Cich zgiełk, uliczny gwar zasypia Powoli kładzie się do snu Znów pozostawił kilka prostych pytań Czy odnajdziemy siebie znów? Tak blisko było szczęście, choć tak krótko Jak bańka pękło wszystko w nas Dlaczego, nie wiem, miałaś więcej smutku Tak bardzo jest mi ciebie brak Ja przecież jestem i cię szukać będę Dopóki braknie mego tchu Znów kolejne krople To deszcz, a może moje łzy I się gdzieś w sobie tak samotnie I wciąż wspominam tamte dni Tak dobrze było nam naprawdę razem Mieliśmy siebie i swój świat A teraz wolno Czas bardziej mi Cię brak Ja przecież jestem I Cię szukać będę